Że niby on jest gorszy, bo nie wygląda tak samo jak ty Bo nie ma modnych ciuchów, bo jest niepełnosprawny Że niby on jest gorszy, bo nie wygląda tak dobrze jak ty Bo nie ma modnych ciuchów, bo jest niepełnosprawny Gorsza? Bo ma naszego iPhona, bo nie ma takiej urody jak ty, bo jest niepełnosprawna, że nigdy ona gorsza, Bo ma naszego iPhona, bo nie ma takiej urody. Pozwól się poniżać Mądry człowiek Stanie za tobą I poda ci pomocną dłoń Walcz Dyskryminacją Nie pozwól się poniżać Mądry człowiek Stanie za tobą I poda ci pomocną dłoń Walcz Daj ci pomocną da dłoń, walcz z dyskryminacją, nie pozwól się poniżać, mądry człowiek stanie za tobą i podać ci pomoc.